Kochani, tak się właśnie bawimy. Na lodowisku nie po Wow! Jest balon! Właśnie poleciał tutaj sobie. Kochani, jeśli macie ochotę, przyjeżdżajcie! No nie po Na lodowisko! to otwarcie! Baloniki lecą! Wow, wow! Do zobaczenia! papa, pa, buźka!